Jak Leopatron, ty, mój faraony Spójrz, wy, moje oczy piękne, zielone Daj mi złoto Ja dam to, czego chcesz Czyli mnie więcej nie dostaniesz Tylko spojrzysz na to się To rzucę na ciebie, moją glątwę Nie pozbierasz się, chyba, że dasz mi pierścień I zbudujesz dla mnie piramid jesteś o, moje pusty poklepnie O, troszeczkę Bo tego właśnie dzisiaj chcę Andrzej, mów mi, że kochasz mnie I przy mojej pusty posmieraj mnie nie. na ciebie od i nie Myślałeś, że jestem taka ładna i Powiem ci, jestem najlepszym co w życiu spotkało cię Więc nie uciekaj, słap mnie za rękę